Witamy Państwa serdecznie. Dzisiaj postanowiliśmy nagrać odcinek o takiej dosyć kontrowersyjnej sprawie tutaj w okolicy, mianowicie o przekopie i o musztynie na przekopie wieżej Wislanej. Ale tak naprawdę zanim zaczniemy opowiadać o tym wszystkim, co mamy do powiedzenia, to myślę, że powinniśmy przede wszystkim podziękować widzom za tak liczną obecność. Absolutnie nie spodziewałem się tego, że no 10 tysięcy obejrzeń w tak krótkim czasie. Liczyliśmy może na 100. Może na 150. Tak się okazuje, że tyle. Więc za wszystkie subskrypcje bardzo dziękujemy, za wszystkie lajki, za wszystkie komentarze, za wszystkie obejrzenia. Na, od, na pytania odpowiemy, bo wpozywało tak, się tak wiele pytań, że na do... e, e, odpowiemy. Do... Odpowiemy. W następnej kolejności, aczkolwiek uznaliśmy, że ten temat jest na tyle istotny, żeby, żeby zrobić to najpierw. Bo okazuje się, że jest to temat przede popularny w tej chwili. że ja i przekop na jeżeli... Jeździą tutaj wycieczki całe, żeby tylko i wyłącznie zobaczyć. Kibice. Kibice, tak. I krążą bardzo liczne legendy na temat tego, cóż tutaj na tej mierzei z tym bursztynem, ile tego bursztynu nie ma, i gdzie ten bursztyn się znajduje. I tak dalej, skarby tak niezmierzone, tak, Każdy tutaj przyjeżdża z łopatką i z woreczkiem licząc na to, że swoje skarby. Z siateczką i latareczką. Z siateczką i latareczką, tak? Natomiast no, sytuacja rzeczywistość trochę, mam wrażenie, jest inna. I co? I w związku z tym może zaczniemy o tym trochę opowiadać. Co pan myśli? Bo ja na przykład się absolutnie nie spodziewałem tego, że do tego przekopu w ogóle dojdzie. Zupełnie nie miałem, znaczy ja uważałem, że to jest <zast cortarna> jakaś tam obietnica, jakaś tam tak naprawdę grubsza kiełbasa wyborcza niż cokolwiek innego i nie wierzyłem do samego końca, że, że ten przekop... Ja nawet jak las wycięto, nadal nie wierzyłem, że ktokolwiek wie łopatę, prawda? Tak, tak. To właściwie, właściwie do teraz jeszcze nie mogę uwierzyć, że to się dzieje, wszystko. Tak, zwłaszcza, że mamy do czynienia, co by nie powiedzieć, z katastrofą ekologiczną, w bardzo dużym rozmiarze. Tak. I co ciekawe, ani jednego ekologa na miejscu z prawo, Jest rekompensata przecież. Jest rekompensata ta ekologiczna w postaci wyspy, prawda? No tak. No, już sam wał w ramach rekompensaty wchodzących w Zalew, jeden z najpiękniejszych widoków e, Europy zepsuł. E, Poruszając się drogą od Skowronek, czy nawet wcześniej od kątów rybackich wzdłuż za, Zalewu, było widać i z samochodu, i z roweru, i idąc pieszo, e, bezkresny Zalew, e, i majaczącą na horyzoncie katedrę we Fromborku. Dzisiaj nasyp, który powstał, zasłania absolutnie ten widok zniknął, prawda? Tak. Mamy do czynienia z widokiem na jakieś bajoro, nie wiadomo co to jest, prawda? I kupę piasku. I kupę piasku, prawda? Tak. No od strony może to też nie wygląda zachęcająco, tak jak wczoraj miałem okazję być na miejscu, żeby tam się przekonać organoleptycznie, jak to wygląda. No to, to faktycznie... Któryś raz z rzędu zresztą. raz z rzędu, ale teraz chciałem na świeżo, przed samym nagraniem po prostu zobaczyć, obejrzeć to wszystko. No to niestety nie będziemy pokazywać rzeczywiście żadnych ujęć, będziemy o tym opowiadać, bo wszelkiego typu filmy na pewno na YouTube sobie odszukacie i z lotu ptaka, i nie z lotu ptaka, jest tego całe mnóstwo i znaleźć bardzo prosto. Sami nie, nie nakręcilibyśmy lepszych ujęć, więc po co się, tak powiem, męczyć i wysilać, skoro inni zrobili to lepiej już przed nami. profesjonaliści Tak. Natomiast, natomiast te pirzsy, tak, wychodzące w morze już tam po 100 metrów przynajmniej mają, i teraz zaczyna być pomału widać ogrom tak naprawdę tej inwestycji. I ogrom tego zniszczenia, tak? To, to, to była przepiękna plaża dzika, to jedna z jedna najpiękniejszych, po, bo ja ulubiona zresztą. Jedna z najdzikszych w ogóle na mierze, nie? Tak. Jedna z najdzikszych w Polsce. No i, i niestety i, niestety no, tego już nie ma, tak? To jakby jeżeli ktoś jeszcze pamięta, to już warto to zapamiętać, sobie wbić w pamięć na dłużej. Piękną rzecz. czy Tragiczną rzecz. Opowiadają rybacy. Ja tego nie widziałem, bo jeszcze w tym czasie, w ostatnim czasie jak zacząłem do, przekop, nie byłem na morzu, prawda. Zbliżając się z kierunku północnego do północnego zachodu, na 11 mili od brzegu zaczyna się pokazywać Wysoczyzna rybrowska, która w barwach zachodzącego słońca wygląda niezwykle przyjaźnie, jak jakiś stwór, wieloryb wyłaniający się z morza i gdy płynie się coraz bliżej brzegu, około siódmej, ósmej mili, wieloryb zaczyna się uśmiechać. To ukazywała się żeglarzowi uśmiech Mierzei Wiślanej z jej krzywizną przepięknym uśmiechem. Czyli wieloryb zaczynał się nam uśmiechać. Dzisiaj rybacy opowiadają, że owszem wieloryb się uśmiecha, ale szczerbatym uśmiechem. Czyli ktoś mu te zęby poprzetrąca. Poprzetrąca. O ile wiele w ogóle ma zęby. <totrę> to fiszlina. Fiszlina, to, to No <totrę> to, tak, to, to, to, to, to, to szkoda. No niestety, niestety widać to również w samej wodzie, bo właściwie jak się idzie od Przekopu mm, aż do Krynicy Morskiej. Dalej, zwiedziłem, tak. zwiedziłem no, prawie do piask. Yy, przeszedłem w dwóch etapach yy, do Przekopu. Ten teren, no to woda jest mętna. Zmącona, ewidentnie zamulona czymś, no, hmm. aż po krylice od, od tego brzegu. Czy za krylice, tak naprawdę, tak, jeszcze tak. parę tak. kilometrów. No, do, bo do, tam się do, zaczyna przejść do, do, do Tak, ten do, do, do portu tam przy maszcie. No jest, przy to jest zejście 14, prawda? Hmm. 13, 14, 15, 16. 14, 15, 16. Aż dotąd woda jest mętna i brudna. Tak. Więc tak. to jest tego typu i tej wielkości katastrofa ekologiczna, tak? o, tym, o tym się nie mówi, mówi się o bursztynie na Przekopie. No ale tak, myślę, że moglibyśmy troszeczkę poopowiadać, zanim przejdziemy do samego bursztynu o tym, co ty myślisz Piotrze, na temat ekonomicznego sensu całej tej, całego tego przedsięwzięcia, które już nie wymieniajmy sum, ile to będzie kosztować, bo to jest jak widać nieistotne dla nikogo. Dla nikogo. Hmm. zwłaszcza w trudnej sytuacji ekonomicznej tak. naszego państwa, prawda? No to, ale nadrukowaliśmy 200 miliardów. Stać nas. Stać nas. Gdy siada się na klifach w okolicach piask i patrzy się w zalew, od wielu lat widać wzmożony ruch na zalewie. Płyną barki. Płyną barki z Kaliningradu do Elbląga wiążące węgiel. Przez Cieśninę pilawsko Nie. Bez, bezpośrednio z Królewca. Bezpośrednio z Królewca. Przez Cieśninę Pilawską zapewne też jakaś część tych barek przechodzi. Węgiel jest dostarczany do wodu kaliningradzkiego koleją. Tam jest przeładowywany na barki i drogą wodną przesyłany do Elbląga. Z tego, co się mówi, prawda, z tego, co widać z oficjalnych raportów, dwie trzecie węgla na rynku polskim to węgiel rosyjski. I myślisz, że większość jego tutaj. Ja sądzę, że większość, o tej ilości płynących barek, po prostu po, po zalewie, idzie z obwodu kaligrafskiego węgla do Polski. Czyli. Żeby przewieźć węgiel do Polski, który jest tu niezbędnym artykułem, jak widać, prawda? Rosyjski węgiel. Nie potrzeba wcale przekopu. No, nie, bo ten transport morski cały czas wygląda dociera. Dociera, oczywiście, prawda? Jeszcze raz, jeżeli to nawet nie. nie nie, nie cały węgiel idzie tą drogą, rosyjski węgiel do Polski, ale no to na pewno jego znaczna część. Mm -hmm. Kto pali w piecach węglem, tu w okolicy, od lat nie dostał polskiego węgla, tylko tu po prostu nie ma. Cała północ Polski pali rosyjskim węglem, w bardzo niskiej jakości, zakamienionym i tak dalej, zanieczyszczającym w potworny sposób powietrze. Czy ma węgiel przez ten kanał dalej iść z wzmożoną z, z Rosji, prawda, ilością? Nie wiemy, prawda? No Nawet jeżeli będzie przekop, to on i tak będzie przed tamtą drogą. Na tamtą drogę nie będzie przez przekop. To bez sensu, bo dalej. Proszę sobie wyobrazić taką sytuację. To po rozmowach z wieloma i tu z kapitanami tych największych yy, największych kontenerowców, które wchodzą na Bałtyk, do Gdyni i do Gdańska. Oni się z tego projektu po prostu śmieją, bo, bo nie zostaje nic innego, prawda? Mhm. Proszę sobie wyobrazić, że kontenerowiec, który bierze na pokład 22 tysiące kontenerów, pływając do portu gdańskiego, który jest przygotowany po ostatnich przebudowach, dawny port północny, po ostatnich przebudowach do przyjęcia tak wielkich jednostek i przyjęcia tak wielkiej ilości kontenerów. Również do wyekspediowania i załadowania w ciągu doby 24, 22 tysięcy kontenerów. Taki kontenerowiec ma zanurzenie że 18 metrów. Przechodząc na Bałtyk przez cieśniny duńskie, kontenerowiec wyczekuje dobrej pogody, a przed nim idzie refuler. Drążąc cieśninę duńską, jakby na nowo tor wodny, który bez przerwy tam się zasypuje do głębokości, 22-24 metrów, żeby było bezpiecznie, żeby mógł przejść w ogóle. Co przy głębokości 4 czy 5 metrów, jaką proponuje się, trzeba taki kontenerowiec nie jest w stanie przejść do Elbląga ani po Elblągu przyjąć. A więc on wejdzie do Gdańska albo z 18 tysiącami kontenerów do terminalu kontenerowego w Gdynie. Generalnie jest chyba jeszcze druga droga już zupełnie po polskiej stronie, która też byłaby chyba nie z niewielkim kosztem do obróżnienia Myślę o kanałach tutaj. No tak, to, to, to wszystko co się barkami wozi. Można drogą przez śluzę w Polskiej Głowie i w Przegalinie i martwą Wisłą do Gdańska. Nie ma jakiegokolwiek problemu. No, Elbląga prawda? w sensie. to, Słucham? Do Elbląga. Czy, czy z Elbląga do Gdańska i odwrotnie, z Gdańska do Elbląga, prawda? Jeżeli nawet gdzieś odcinki są, mosty, które zostały wybudowane w ostatnim czasie, nowe, pozwalają na przejście dużych barek, prawda? Czyli ten tor wodny istnieje cały czas do Elbląga dla ruchu barki transport wodny Proszę sobie wyobrazić, można... że kontener, który został załadowany, załóżmy, w Ełku, czy Olsztynie z adresatem zamorskim, jedzie tirem, dojeżdża do Siódemki i z obwodnicy Elbląga Siódemki dojeżdża w 45 minut do portu w Dańsku. Jaki jest sens przeładowywania, e, przeładowywania e, kontenerów na barki, więzienia ich do Gdańska drogą wodną? Jeżeli 45 minut, a tu mamy, no może optymistycznie licząc, dwa dni, prawda, tej całej operacji, jaki ma to sens ekonomiczny? Absurdalny. Do tego port Welblągu nie jest przygotowany do, do załadunku i wyładunku kontenerów. Samo pogłębienie i utylizacja po zakładach, po stoczni Sichał, odlewniach stoczni Sichał, portu Welblągu szacuje się dzisiaj utylizacji tych materiałów, które zalegają w porcie na 150 milionów złotych. I kosztami zostaje obciążone miasto Helblok. Musi to unieść, ten potworny wydatek. Nie, nie, nie będą to pieniądze centralne. Dalej, mówi się no dobrze, ale tu chodzi o małe jednostki, o żeglugę, e, jachtów morskich na terenie Zalewu i tak dalej. z tą żeglugą To jest kolejny absurd, prawda? E, nasz kolega ostatnio parkuje samochód w porcie, e, w Klinicy Morskiej, obok jachtu, e, który miał pływać po Zalewie. Z tej racji, że jest to jacht morski, nie ma możliwości, no złodowanie, jest możliwość złodowania, ale bez sens pływania po zalewie przy zanurzeniu, jeżeli ten jak ma zanurzenie około 5 metrów, prawda? Średnia głębokość zalewu w polskiej strefie to jest 2,5 metra. Średnia. Czyli pozostaje tylko poruszanie się po torach... Tylko po, poruszanie się po torach wodnych, czyli... i po wody, no, jak ty poruszają się na, na silniku, czyli cały bezsens. Kanał Elbląski, który by pozwolił do tego, nie jest w stanie tych aktów w jakikolwiek sposób przyjąć, prawda? Jeżeli by miała być to droga e, na jeziorach, załóżmy, prawda? E, dro drogą wodną jest po prostu niemożliwa. E, czyli to, co pływa po zalewie, jeżeli za wodę, jest to woda morska, ale bardzo płytka, to jest laguna, prawda? Jeżeli organizuje się E, regaty wielkie, prawda? Ale to są klasy typu Optymist, typu Kadet, ty, e, typu Finn, prawda? E, gdzie e, te żaglóweczki, prawda? Są w stanie pływać po zalewie. E, poza Czyli argument, e, e, że kanał jest potrzebny dla, dla tej żeglugi, dla jachtów morskich, który uruchomi... E, Żeglarstwo i turystykę, to, to, to morskie, jest argumentem absurdalnym. No, no, może powiedzieć, ktoś, kto nie pływa. Tak? Ktoś, nie, nie pływa już no. Typowa masa wyborcza i, i nie stosowano ją wielokrotnie, u... wiele partii. E, e, od 20 lat przynajmniej. Nie, nie. Przynajmniej od 20 lat. Się mówi o tym papieży, tak, że e, i... I podniesie ekonomicznie lądu, może z koleń, nie wiem. Wiedzieć, no. żeby się nikt nie obraził. Tego, nie to, nie <grym> w każdym tak. razie, W każdym razie, że pomoże ekonomicznie. Razie, ekonomicznie i nim, że nie widzę, żeby ten specjalnie leżał na kolanach. No nie tej leży tej za tego, no. dlatego też nie wiem. Kanał go może położyć, no prawda, ta to kolana, to kolana. Tak, no. tak. Nagle będzie trzeba wyjąć z kieszeni 150 milionów. No to Zobaczymy, czy to udźwigną. No. No, Życzę im tego z całego serca. No ale Zobaczymy. No. W każdym razie, to, to, to ostatnia ekonomiczna jakby przesłanka, którą ja słyszałem w mediach właściwie głównie, to to jest kwestia tego, że tam są jakieś niesamowite ilości bursztynu. które oszacowano to... ostatnio aż na 6,9 tony, prawda? Tak, i, tak. i, i nawet chyba w, w w Sejmie ktoś stwierdził, już nie będę przytaczał dokładnie nazwiska, bo nie jestem aż tak obeznany ze środowiskiem sejmowym. Ktoś przytaczał, że kilogram tego bursztynu wart jest 22 tysiące złotych. O Boże! Także niech Pan sobie 6,9 tony przeliczy, to tam będzie wiedział, ile tam pieniędzy leży. Takiego ziemi. bursztynu, który kosztuje 22 tysiące za kilogram. Eee, może być jedna bryłka w tej ilości, nie będzie więcej. No to tak skończyć, no niech będą dwie, nie? no Niech będą dwie, prawda? E, e, natomiast e, użytkowy bursztyn z tej ilości stanowi maksymalnie 10%. To jest 69 kg. według tego szacunku. Trzeba pamiętać, co się stało w tym miejscu eee, czy tam Bursztyn w ogóle jest, czy go nie ma. No właśnie. No. <śmiech> z, zacznijmy sobie, z, sobie ten. E, trzeba pamiętać, że e, od lat 70. E, firmy Jubiler i potem Fullsrebro e, na i Wiślanej całymi latami poszukiwały Bursztynu poszukiwanie w czasach PRL-u było równoznaczne z wydobyciem. Są na to dokumenty, prawda, że wydobywano w jakimś miejscu z tytułu prób, które robiono no, i deklarowano oficjalnie 250-280 kg. Natomiast skup tychże firm kupował od pracowników, okolicznych mieszkańców, na przykład 30-35 ton. Ten proces trwał latami, dziesiątkami lat, prawda? I te szacunki złóż zawsze były gdy naprawdę trzeba było oszacować, okazały się oszacowane, ale już tych złóż nie ma. To jest przypadek również, e, przypadek e, miejsca, gdzie buduje się dzisiaj kanał, nieistniejącej wsi, Nowy Świat. W tym Nowym Świecie wydobywano bursztyn. W latach 80. Powiem Ci, że już w tej chwili w związku z tym zrozumiałem, dlaczego wybrano to miejsce. Bo tak się ładnie nazywa. N nie, ulicą Nowy Świat możesz dojść dokładnie pod sejm. <grym> <grym> Rozumiem, to, to, to z no, no, cegły z rozebranej wsi barkami wywieziono na odbudowę Warszawy Holenders holenderską. Te, te, to, to, to, to, to, tego na żabę, pewnie wiele... odbudowy Gdańska, to. prawda? Oryginalna, bo to murawana była wieś, prawda, holenderska, Nowy Świat. I rozebrano ją z, z tego powodu, prawda? I ona z tego powodu zniknęła z, z, z map. Natomiast w miejscu tym poszukiwano bursztyn bardzo intensywnie. I o dziwo, nie było go tam wiele. Złoża bursztynu, tego alwialnego, są gdzie indziej. Ale tego gdzie? Dowiecie się w następnej części.